Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo odpowiem Ci na zapytanie, czy koniecznie musisz brać drugie zwolnienie lekarskie, kiedy pierwsze, wystawione przez innego lekarza, jest jeszcze ważne ponad miesiąc. Zapytanie internauty, mam dwumiesięczne zwolnienie lekarskie i w połowie tegoż zwolnienia będę przez tydzień na operacji w szpitalu. Czy muszę więc brać to drugie zwolnienie szpitalne i poszpitalne, które zapewne będzie krótsze niż to dotychczasowe? Czy mogę więc podziękować za zwolnienie szpitalne i czy nie będzie problemów z ZUS-em, że nie przedstawiłem nakładającego się zwolnienia lekarskiego na to podstawowe dłuższe? Wiem, że zwolnienie szpitalne jest mniej płatne, ale głównie boję się o to, że przerwie ono to długotrwałe zwolnienie, a potem znowu będę musiał prosić o zwolnienie tego poprzedniego lekarza, o zwolnienie, które już tak w sumie dawno posiadam i serdecznie proszę Pana doktora o pilną odpowiedź, bo nie wiem co mam zrobić, aby nie przedobrzyć. Jestem zwolennikiem uczciwości wobec ZUS-u, kasy chorych, czy jakichś innych budżetowych instytucji. No ale pamiętam też przypadek, kiedy to moja własna małżonka leżała w szpitalu, dostała zwolnienie szpitalne, potem miesiąc poszpitalnego, no nie złożyła do ZUS-u oczywiście tych zwolnień, no i nie otrzymała żadnego zasiłku. Czyli, tak teoretyzując, naprawdę wątpię czy ZUS interesuje twój pobyt w jakimkolwiek szpitalu, jeżeli oczywiście nie poprosisz o zwolnienie lekarskie, na podstawie którego muszą Ci potem coś wypłacić. Za sam pobyt w szpitalu, ale szpitalowi płaci NFZ, czyli żargonowo kasa chorych, a ich zwolnienia na pewno totalnie nie obchodzą. Mogę tylko domniemywać, że jak sam nie poprosisz o zwolnienie, to nikt go nie wypisze. No wątpię, czy lekarz prowadzący będzie Ci na siłę coś proponował, zawsze jest to dla niego jeden mniej papier do zrobienia, a nie sądzę, żeby sam sobie dokładał roboty, czyli chciał mu się samemu z własnej inicjatywy wypisywać sobie zwolnienie lekarskie. Oczywiście zaproponuję, ale jak odmówisz, na pewno nie będzie naciskał. Natomiast jeżeli Ty miałeś lub miałaś podobną sytuację, napisz koniecznie jak to się skończyło w Twoim przypadku, czy były jakiekolwiek problemy z czyjejkolwiek strony, ZUS-u, czy, czy jakichś innych instytucji. Natomiast jeżeli to wideo pod, po, pomogło Ci w jakikolwiek sposób, daj oczywiście lajka, daj kciuka. No nie, nie patrz na mojego, bo wczoraj miałem trening motocyklowy i się wywaliłem, kciuk jest cały spuchnięty. Zapraszam Cię też serdecznie do wklejenia tego wideo na swoje ulubione forum, swój portal społecznościowy, być może Facebooka, być może naszą klasę. Oczywiście tylko wtedy, jeżeli w czymkolwiek Ci pomogło. Jeżeli coś chcesz napisać od razu, napisz to w komentarzu do tego filmu. Tradycyjnie oczywiście najwięcej dyskusji toczy się na mojej stronie www.zwolnienielekarskie.pl Wpadnij tam na chwilę, aby zapoznać się z różnymi innymi przypadkami. Mówił Darek Kraśnicki, lekarz specjalista medycyny transportu z Wrocławia i serdecznie zapraszam Cię na następne wideo już wkrótce.